Patrząc na placę z numerem 6 śmiało idzie powiedzieć, że no, wzięły się do serca ta rajza po top 10. I zaś cisną do góry. Dwa łeczka wyżej jak tydzień temu. Kobiety na walizkach. Wyruszamy z walizkami. I z podróży trwać Wyruszamy z walizkami Spać będziemy pod gwiazdami Hej doczekaj nas Do pociągu wsiadać czas Nie obchodzi nas czy pada deszcz Przecież parasolki mamy też Grunt to uśmiech mieć na twarz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 śpiewają z walizkami Nawet gdybyś dzisiaj wahał się to wnet razem przekonamy cię że potrzeba tak niewiele by być naszym przyjacielem O Nic, naprawdę nic nie powstrzyma nas My, przed ciebie iść i z podróży trwać Wyruszamy z walizkami Spać będziemy pod gwiazdami Hej wszystko, czekaj nas Do pociągu wsiadać czas Czekaj nas, do pociągu wsiadać czas Nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas My, przed siebie iść i w podróży trwać W ciągu wsiadać czas Szlagier na pięć, a tutaj małżeńskie domowe perypetie Chociaż nie są małżeństwem, ale jak widać nie dogadują się Stach Magdalena, mam cię dość, dwa oczka do góry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 Być rajem, słońcem, kwiatem i hawajem Znów pisze w moich uszach Wspomina Cię mamusia Mam Cię dość No Są metodę to bliżej. Top trójki, top dziesiątki dzisiejszego notowania. A tutaj na czwórce mamy kolejny z dzisiejszych też awansów. Szlagierowy wykonawca za 2020 rok Arcadia Band, gram Wabank. Życie to gra. Nie każdy. No i moment, top trójka dzisiejszego notowania place z numerem 3 to spadek niżej 1 oczką jak tydzień temu. Dzisiaj Krzysztof Pietrek i proste słowa 2.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 nasza miłość wiecznie trwa, Zawsze razem już będziemy Ty i ja Proste słowa dwa wierzymy w nie ty i ja Proste słowa dwa, bo serce kierunek zna. Proste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 Czy pamiętacie, jakie pytanie zadał, że na początku dzisiejszego naszego spotkania pytał się, czy po czwarty na fotelu lidera siednie się Adi? No i ciekawe, jak żeście obształowali, bo już teraz mogę Wam śmiało udzielić odpowiedzi, bo jak powiem, kto na placu z numerem 2, to wszystko też jasne się stanie. Na placu z numerem 2 melodia Adiego. To spadek z pozycji lidera. No, niestety, nie będzie czwartego złotego medalu.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 Babina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 Niech melodia gra, niech ją każdy zna. Niech... Z wiatrem świat, ze wspomnienia łza, cicho wróci tu, gdzie znów lawina... I tak roztumili. Adi, jak na razie bez czwartego złotego medalu. A kto dziś taki złoty golden medal się oblecze? Po finale 600 plus 83 następuje zmiana na fotelu lidera i tu Terowski siado, duet romantika, amor. Właśnie, taki szlagier. <ścoughs> Za tydzień byda gościu diva szlagierowej sceny w tym studiu, czyli Beata Mańkowską. Czemu diva? Kto nie wie, Będzie się chciał dowiedzieć, to musi być z nami jak zwykle w niedziela. To już widzymy się. Wszystkiego dobrego i zdrowia dużo. Sebastian Mierzwa, pozdrawiam. Na dziewczyną. Amor, amor, kochanie Płynie w nas krew miłości życia ze.